Dzień dobry, machałem do pana. Dlaczego pan uderza w radiobus? Bo pan udaje, że mi pan nie widzi. Co to jest za uderzanie w radiobus, panie? Co? Zatrzymałem pana. Co to jest zachodzenie po ulicy? Stwarza pan zagrożenie w ruchu drogowym Nie stwarzam. Co to jest za uderzanie w radio? pan, proszę pana, wyjdzie z radiobus. Zapraszam tutaj. Mamy zgłoszenie 3 na 5, teraz idziemy na zgłoszenie, a pan nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. Bo się to skończy dla pana niedobrze. Jak jeszcze raz zobaczę, że to pan Pana, Pan nie podjął interwencji. Żądam się interwencji. Skończy to na pana niedobrze. Żądam interwencji tutaj. Tutaj przed panem stoi Ale samochód. Pan nie będzie uderzał w radiobus, panie, pan się zachowuje. Teraz. Ja znajdę niech sobie pan nie pluje. To Panie zachodzenie policji uderzał w radiobus. To jest za, ja za zachowany Na publikacji, bo że pan z jest, kamerą tu pan, chodzi, to nie będzie pan uderzał w radiobus, pan, pan rozumie. Pan mnie, niech się pan uspokoi. Kamera to nie jest świadczy o tym, że pan może pan robić. Pan co, nie co, co pan nie. chce? Jeśli pan mnie publikuje, podam pana do sądu. Na narażenie mojego wizerunku. Okej, niech panowie wyjdą z samochodu i podejmą interwencję. nie będzie uderzał w radio. Zaraz zachowanie, panie, bo pan sobie zrobi, co panu się Proszę podoba. nie krzyczeć, tylko interweniować. Ja proszę, nie teraz, razy, ja sobie, nie jest, proszę, będę tak interweniował, proszę. zatrzymam. Proszę, że pan to pan wyś jeszcze, co pan mówi? Jeszcze raz pan uderzy w radiobus, to pan wyląduje zaraz na tym. Że Pana? co, pan mi grozi? Grozę panu, bo tak się nie będzie pan zachowywał Pan mi grozi? Tak, grozę panu, że pan nie może się tak zachowywać. Pan mi nie może grozić w taki sposób. Pan musi pan podejmować interwencję. Pan samochód jadący po ulicy. Ja panu rozumiem. Pan nie może biegać po ulicy, pana, pan rozumie? Nie biegam. Zatrzymywałem was, bądź udajecie, że mnie jeszcze nie. Jeszcze raz, raz pan mi uderzy w radio. To co będzie? Ja. To co będzie? Odpowiedzialność karna będzie. To pana chyba nie będzie karna. Do sądu, pan Proszę, pana, Proszę pana, się pan nauczy. Jak pańska jak... odpowiedzialność. Proszę, zejść z ulicy w tej chwili. Ja nie stoję na ulicy. A co to jest? Ja to wyłącza, ja proszę na chodniku. Wstać i nie chodzić po na ulicy. Na przejściu dla pieszych stoję. Proszę na chodnik zejść, nie po ulicy chodzić. Do widzenia. Jakie do widzenia? Pan musi tu zaparkować, wyjść i podjąć interwencję. Proszę zejść na chodnik. No. Nie... Czekam na pana. Dzień dobry, proszę Pana, po raz drugi Straż Miejska nie podjęła interwencji, Strażnik 0791. Groził mi, nie chciał się zatrzymać, udawał, że mnie nie ma. No różne sytuacje tutaj się dzieją, ten Strażnik powinien po prostu zostać dyscyplinarnie w jakiś sposób poinstruowany. No, oczywiście, poproszę z przełożonym, z kierownikiem zmiany, no poproszę z kierownikiem zmiany.